Dead at him, dead at him, dead at him, dead at him, dead at him, dead na rowerze zwiedzam świat, często razem on i ja. Już od wielu ładnych lat nasza podróż sobie trwa. Były góry i doliny, morza, lasy i ptaków trel. Pożyteczne i przydatne godziny, zwłaszcza gdy ze w przyrody. Gdy czasami patrzę na Ciebie i wspominam wspólne lata, to widzę na miastach i w terenie oraz zwiedzony kawałek świata, jak bywaliśmy tu i tam, poznając różne otoczenie, jak fajnie bywało nam, ach jeżdżenie i fotozwiedzanie. Czasem było więcej nas, bo ekipa się dołączała. I gdy były chęci oraz czas, wycieczka się rozrastała. Ale częściej my we dwoje, ale bywało ty i ja. Lubię towarzystwo twoje i niech nasza podróż trwa.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 Chociaż doceniam ego samochody, to jednak bardziej lubię ciebie, bo duet doświadczony, chociaż młody i dobrze działamy na siebie. Ty spokojną, na które masz, mi obaj rzadko miewamy szkody. Z tobą oglądam przyrody twarz i korzystam z rowerowolności Bądźmy razem, niech to trwa, poznając świat i doświadczenie. Dla ciekawości, zabawy i zdrowia jeżdżąc po mieście i w terenie. Dawniejsze jest z tobą życie i niech praktyka wzmacnia nas. Czy to w zimie, czy to w lecie, miejby dobry, zdrowy czas. Na rowerze zwiedzam świat, często razem on i ja. Już od wielu ładnych lat nasza podróż sobie trwa były góry i doliny morza lasy i ptaków trer pożyteczne i przydatne godziny zwłaszcza gdy przy